Znam ludzi z kamienia, co będą wiecznie trwać. Zna ludzi z papieru, co rzucają się na wiatr. A my tak łatwo pali, biegniemy w ogień, by mocniej żyć. A my tak łatwo pali, tak śmiesznie mali, dosłowni zby. Wiem, że można inaczej żyć, poszukać, odbić czas. Wiem, jak zimno potrafi być, gdy wszystko jest ze szkła.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 Między wierszami Największy ukrył skarł Wiesz, w to miejsce czasami Odchodzi któryś z nas. Odchodzi któryś z nas. któryś zna,